Flex pija mi na głowę kiedy widzę liczby, pakuję to ziomem kiedy widzą głupie pizdy 1,9 daję mordo to są grube liczby, skasuję ci mordę potem będę się ciebie Flex pija mi na głowę kiedy widzę liczby, pakuję to ziomem kiedy widzą głupie pizdy 1,9 daję mordo to są grube liczby, skasuję ci mordę potem będę się ciebie szydził Słucha tego brat on trzyma za mnie kciuki, wyjdziemy na świat będą patrzeć nam na buty, tata dalej robię radę. W ludzi, mogą zagadać mnie i tak to nie ruszy Znowu zjarany, nagrywam wokale Nakurwiam basen, gdy wstaję nad ranem Jestem tak bardzo związany z tym stanem, że nie potrafię chyba już żyć inaczej Ta jak kometa, ciebie nikt nie widzi, a Boczisz się jak tam, ciebie nikt nie widzi, a Boczisz się jak sygę tam, pa pa pa, pa, pa na mera flow, siomala mi ze sąsiedztwa Nigdy tego nie poznasz, bo jesteś jak reszta Flex pija mi na głowę kiedy widzę liczby Pakuje to ziomem, kiedy widzą głupie pizdy 1,9 daje mordo to są grube liczby skasuję ci mordę potem będę się szydził Flek mi na głowę kiedy widzę liczby pakuję to ziomem, kiedy widzą Flex. głupie pizdy 1,9 daje mordo to są grube liczby skasuję ci mordę potem będę się szydził Nie mam już problemów każdy na tej drodze leży Skupiam się na sobie wyjebane w głupich leszy 4 mg mam tu sobie farmazonów Ławiam dreszy co tu robią robią, coś się dzieje Witam się z Kaloszem Magiczne jest to zaklęcie Głupie chuje Pragną tylko tą baną zemstę Ktoś podmuję, traf mi znajomego kurwa w serce Robię to dla składu, potem będę liczył pęgę